Utalentowani aktorzy, wpadająca w ucho i porywająca muzyka taneczna, a do tego atmosfera miejsca. To pierwsze skojarzenia nasuwające się ze studiem Buffo, teatrem muzycznym wystawiającym sztuki musicalowe. Teatr działa już od 62 lat i nadal cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Położycielem, a przy tym sprawcą jego sukcesu jest Janusz Józefowicz, który przyczynił się do ukształtowania i rozwoju niejednej aktorskiej ścieżki. To tu stawiali swoje kroki Artur Hanski, Jerzy Grzechnik czy Maria Dyszkiewicz. Największą gwiazdą studia Buffo jest niewątpliwie Natasza Urbańska. Aktorka słynąca z nieziemskiej urody i ogromnego talentu, docenionego nawet za granicą. Do największych produkcji studia Buffo należą takie muzykale jak Metro, Polita czy Piotruś Pan. Dużym zainteresowaniem cieszy się także spektakl Romeo i Julia, pierwszy wodny musical w 3D. Pozostaje tylko zaprosić do spędzenia czasu z Teatrem Muzycznym Buffo.